Cześć stary, zwracam się do ciebie jako do rodzica, czy twój młody wspominał ci o tym, że chce iść na siłownię, a może już chodzi na siłownię, no i jak się z tym czujesz, komfortował, czy wiesz co tam się dzieje, czy on jest bezpieczny, czy nie zrobi sobie krzywdy, ja jak miałem lat 16 i pierwszy raz poszedłem na siłownię, dużo bym dał, żeby spotkać osobę, która miałaby wiedzę i pokazała mi w jaki sposób trenować, na co zwracać uwagę, co jest dobre, a co złe dla mnie. Wtedy poziom wiedzy był zupełnie inny niż dzisiaj. Bądź mądrzejszy i wyślij go do nas, do move center. na kilka spotkań. My go zdiagnozujemy, podpowiemy co jest dobre, a co złe, pokażemy w jaki sposób trenować, wiemy, co dobrego jest w jedzeniu, a co złego. Być może zainspirujemy. A Ty będziesz miał święty spokój i pewność, że wszystko jest tak, jak należy. Daj znać.